filmuję karpacką Troję niedaleko Jasła, z okolic drugiego pod podegrodzia domki wczesno średniowieczne. jeden domek, drugi domek no i największy wał, który chronił to podegrodzie olbrzymia konstrukcja ziemna a na samym szczycie jeszcze kilkumetrowy kilkumetrowy wał drewniany Najwyższy punkt wału obronnego, drugiego podegrodzia Domki wczesno średniowieczne inny kawałek wału A tutaj sfilmowane drugie podegrodzie Proszę zobaczyć jak to kiedyś starożytni ludzie mieszkali sobie wysoko Ile pracy włożyli w to aby ich domostwa były pod ochroną Miejsce czerpania wody wykorzystywane przez mieszkańców grodu No, wygląda tak dosyć ciekawie A wyżej oczywiście palisada i Wał Ziemny I ostatnie ujęcie Wału Karpackiej Troi Koniec wycieczki Tutaj półziemianka Tu inny wał No i jeszcze raz wał drugiego podegrodzia Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia 12 sierpnia 2013 roku We wtorek